Tutaj, przy okazji, jak spotykamy się z innymi parami, to wiecie, opowiada się o wszystkim o podróżach, ale też w ogóle o życiu, byciu parą i takich różnych sprawach. I rewelacyjnie jest właśnie zobaczyć, jak inne pary funkcjonują, jak te rzeczy, które nas denerwują, u innych też denerwują, bo mają takie same problemy. Nic tak nie cieszy, jak zobaczyć, że inni mają też problemy. <śmiech> nawet w raju są problemy. Dokładnie, <śmiech> nawet w raju są problemy. jak żeśmy się dzisiaj niechcący ubrały mamy takie same sukienki pięknie, jak siostry jak siostrzyczki Na Google Maps są trzy punkty widokowe. Ja znalazłam jeszcze dwa, tam gdzieś w jakimś przewodniku wyczytałam, ale tak naprawdę tych punktów jest jeszcze więcej. Jak jedziesz po drodze, to są takie zatoczki i po prostu jest co jedna to ładniejsza. I mówię już nie no, zatrzymujemy się. Patrzcie jakie piękne. Widzicie, są takie zatoczki porobione na jeden samochód, ale samochody też po prostu się zatrzymują. Tam jest u góry monastyr. Można schodkami wejść. I tutaj kolejny. Tutaj Agnieszka robi sobie pięknie selfusie. I tam piękny jest monastyr. Piękny. Tam jest następny taki malutki na górce. O tam. Meteory nie były popularne do całkiem niedawna. W momencie, gdy nagrano tutaj film z Jamesem Bondem, wtedy to był wielki hit. To nie bardzo podobało się nikomu, bo oni nie chcieli takiej popularności, ale szybko zorientowali się, że to jest dobry sposób na robienie pieniędzy i teraz, jak wiecie, a tutaj zresztą co widać na filmie, tłumy, tłumy ludzi po prostu przyjeżdżają. Być może zobaczyliście też meteory w innym filmie, w filmie a władca Tronów, jak to jest ten film się gra nazywa? Ten? Gra o Tron, gra o tron. Tak? ja nie jestem zbyt mm -hmm. dobra w kinematografii, tak więc wybaczcie, ale tam jest tylko inscenizacja komputerowa. To nie jest prawdziwe, tutaj nie nagrywano, gdyż mnisi nie zezwolili już nigdy więcej nikomu nagrać tutaj filmów. nie wie, czy tu wjechać. Bella, stay, Bella, Bella, stay, chodź tu. Tutaj, pośle, Bo. Polska wycieczka, słuchajcie. Dzień dobry, a Państwo skąd? Polski. A z jakiego miasta? Wrocław. Wrocław, dzień dobry. A państwo, a państwo? Dzień dobry, a my ze Świnoujścia? Oj, to z Krakowa. I <grym> Witamy Super, miłego zwiedzania. jakie pokry jest. Może jest mokre Bokre, i słone. Jak? Warto tam warto? Koniecznie. Koniecznie, tak Miłego zwiedzania. I co zapark... o, zaparkowaliście, tak, tak. bo tamten odjechał. Udało no, spoko. Się, tak. spoko. No, to idziemy. Adam, chodź tu, stańcie i zostaje w sprytacie. Adam zostaje z sprytacie. Nie mam nawet jak zejść. Zanim odjechał tamten autokar z Polakami przyjechał już kolejny autokar pełen Niemców Tak więc bardzo jest dużo turystów No bardzo, jak nie lubicie tłumów to nie jest to miejsce, w którym chcecie zostać długo Meteory powstały w XIV wieku w trakcie najazdu tureckiego i oczywiście Turcy to są muzeumanie, więc chcieli narzucić islam. I wtedy chrześcijanie musieli się ukrywać. Wtedy właśnie powstały meteory. W niektórych widać takie koszyki właśnie, w jaki sposób dostarczano jedzenie, liny, po których wspinali się do góry. W niektórych są wydrążone tunele. No, różne kombinacje. Naprawdę warto jeden czy dwa odwiedzić. Niestety wszystkie są płacne. Do niektórych nie wolno wejść, do niektórych wolno wejść. Trzeba być odpowiednio ubranym. Gdybyście planowali odwiedzić monastyry, wejść do środka, to musicie pamiętać o tym, żeby mieć odpowiedni strój. I, a są tutaj takie tabliczki, które pokazują, jak nie można być ubranym, a jak należy być ubranym. Trzeba mieć długi rękaw i a, no, zakryte kolana i to dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet, tak więc mężczyźni też nie mogą wejść w krótkich spodenkach. I kobiety, które są w spodniach, też nie mogą wejść. Muszą się zakryć. To znaczy właśnie, jeżeli nie masz swojego, no to oni ci teoretycznie dadzą. Ja różnie słyszałam, tak więc lepiej mieć swoje po prostu ubrania. Najlepiej jakąś luźną sukienkę, która zakrywa łokcie i zakrywa kolana. A jak nie, to ewentualnie jakąś chustę, którą będzie się można po prostu owinąć. my zdecydowaliśmy się nie zwiedzać monastyrów w środku z kilku powodów. Jedne to są, no może jakby ostatnie to są kwestie finansowe. Przede wszystkim dlatego, że jakby tu powiedzieć, wiecie, tak jakby sztuka sakralna nas aż tak bardzo nie interesuje Trochę problem oboje, obie pary mamy psy, wiadomo to są miejsca super, super religijne Właśnie nie bardzo lubimy takie miejsca restrykcyjne, gdzie jest tyle restrykcji tak narzuconych rzeczy Poza strojem, to jeszcze wiecie co zachowanie, trzeba być cicho, a my jesteśmy głośni, bo po prostu taką mamy naturę. Druga sprawa też w wielu miejscach nie można robić zdjęć, czyli wejdziesz do środka, ale nie możesz robić zdjęć. Każdy klasztor jest trochę inny i ma inne zasady, więc jakbyście się wybierali samodzielnie, nie z przewodnikiem, to poczytajcie sobie dobrze, jakie są godziny otwarcia i co wolno. Czy wolno w tym miejscu robić zdjęcia, czy nie wolno robić zdjęcia. W wielu miejscach nawet wiele nie zobaczysz, bo możesz tylko wejść na dziedziniec i tam jest na przykład jedno albo dwa pomieszczenia otwarte to nie jest, że wejdziesz do tego klasztoru i zobaczysz po prostu wszystko nie, nie zobaczysz wszystko, zobaczysz jakąś tam no, odrobinkę nie? i właśnie dlatego my żeśmy stwierdzili, że w sumie w takim razie nie będziemy wchodzić bo a, po prostu ja nie chcę płacić i pójdę i zrobię Wiecie, dwa zdjęcia, nie? Tam zobaczę jakiś mały nic. A też wnętrza są bardzo ascetyczne, bo no taka jest po prostu natura. Wiele tych miejsc to są pustelnie. Poza tym, że klasztory były wykorzystywane do tego, żeby się ukrywać, to były to także pustelnie. Są takie jaskinie, takie pomieszczenia do których mnich przyjeżdżał i na kilka dni zamykano go tam i on po prostu był sam i miał czas dla siebie i na modlitwę Bardzo ładne pamiątki, słuchajcie, takie ładne bryloczki Trudno powiedzieć co to jest, Jak, jakaś zawieszka Bardzo ładne, oczywiście różańce i bardzo różne inne rzeczy, chyba musisz płacić i musieliśmy kupić wodę, bo nie możemy teraz otworzyć lodówki. Oczywiście magnesiki. Macie hej, słuchajcie, wiesz, że on pojechał zobaczyć, czy tam dalej jest jakieś mm. miejsce, bo tutaj okay. też coś stoi. I tak to... na środku, że właśnie nawet nie mamy jak wjechać. Mm. Tak, tak. No, sprawdzamy, że tutaj są jakieś jeszcze dwie takie dróżki krótkie i potem jedna, jedna no tak, to odchodzi. No to on tutaj właśnie wjechał, ten rybak tam siedzi uh -huh. i jedna dalej jest jeszcze coś. No, no właśnie, no właśnie on pojechał na tą dalej, bo my jak wstaliśmy kawałek dalej, to było widać z drogi, nie? Po drodze natrafiliśmy na sad broskwiniowy, ale po prostu oblecony drzewka da, można Tak, tam dalej, No dalej ten, ten kolejny wjazd, no da. dobra, to zawracaj Dwala to doświadczenia gdzie nacisnąć Pan tutaj łowi ryby i mówi, żebyśmy się przestawili kawałek dalej, bo tam nie wieje. a tutaj faktycznie trochę zawiewa. Aha, z tej strony zawsze mówi wieje a tam po prostu jest taki zaułek A mam A Aha ok, by pani No dobra, faktycznie tutaj takie troszkę Polonia Polonia Tur Yes. Very good. Lake Aha. Piges au. Metsovo. Metsovo. Metsovo. Byłam tam, byłam, ale nie widnie na liście. Leak aos. aos. Aos. You will show me on the map. Okay? Δεν είναι Να να το βρω; Να πάνε και από τον πλάκα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Inę, wow. Dioris. Aha, Okej, okay, okej, okay. Dwie godziny tylko stąd wiesz. Aha. Tak, więc. Tak, dwie godziny. Aha. Dwie godziny, dziewięć minut, autostrada. A w którą to jest strona? Poli, My jesteśmy tu. No. To jest kochana Janina. A, czyli z powrotem? Czyli tu, tak. A, czyli z powrotem. No to następnym, Na następnym razy, razem będziemy w no, Grecji. Tak, ja to zapiszę w ogóle. No zapisz. Może. Εφαρίστουμε πολύ. Άνε πολύ τέτοιες κάρμου χατασκινούση. Α δεν καταλαβαίνω αυτό. To camp. If we can go there to camp, of course. Yes, thank you. Thank you. <laughs> thank you so much. Good. Enjoy thank your you. day. Good. Bye bye. Good oh, this is your phone. <laughs> <mind>. I'm sorry. <laughs> okay. Bye bye. You have bye. some fish inside. Did you catch no, any? No. Not no. Okay, not yet. A, okay. A Good, luck. Good yeah. luck. Bye bye. Nie, w sam raz stychnie Weź ten telefon no. Nie wiem co psa telefon ja trzymać Dwa telefony, dwa psy Stój Stoj. Bella, o już po, poszła Pięknie Oreo inę jest nieba, bo nas tutaj konkurencja wyprzedza. No co no, to zrobi? Zawody, kto szybciej rozłoży obóz, słuchajcie. kto no to, to dom pierwszy zrobi? Mamy. A, i teraz ty podniesiesz to do góry Trochę go ten tak, no, takie... Ty, to fajne jest! Popatrz, on może sobie podnieść i sobie zrobi poziom No tak, musiałbym obydwie nogi wyciągnąć Aha Tak on wisi na tych, to, tylko dwie śruby rzymskie są przykręcone do tego nadwozia Może nie poszło no. Ale troszeczkę, za dużo nie Ale tam u zawsze troszkę możesz sobie podreperować jest, tak no, taki za... mały W takich małych nierównościach to nic nie musiałem podkładać Tylko właśnie mhm. tu jest tu jedną. Jedną nogę tak. tu czytam. Ja I tak powstaje dom z samochodu. Po prostu chwilę. No, chwilę. Tam A musi... wygląda na mega skomplikowane. Wygląda, że to będzie skomplikowane. On tam jeszcze otwiera okienko, żeby było. I tutaj z tej strony zaraz przyjdzie, zrobi ten przedsionek. Mhm. No i koniec roboty. Jesteśmy w stół, wstawimy jeszcze i tak, jesteśmy jest, ustawieni. Jest kuchnia, jest dom i, i jest wszystko. I nawet salon. Tak? No. Dobrze. To jest taki patent niedźwiedzia, on wymyślił sam. Aha. Te też nureczki. Tak, też nureczki. dla mnie, tu teraz wysoko stoimy. No i super, i macie cień. Mamy cień. I, to... I Azja od razu zmieniła lokum lokum. Tą drugą jednak przełożymy sobie bo słońce jest tam, tak pod kątem. Tak, jak widać, nam ten daszek daje bardzo dużo cienia. No <grym> chociaż z głowy mamy. Ja po prostu taki mamy cień. Nie, myśmy w Turcji w zeszłym roku się tak przykrywali. Jest... No to pa. Nie pa, nie pa. Zaraz tam do Was wpadamy do tego cienia. Musicie się podzielić. Nie wiem, chyba jest 40 stopni. Jest tak gorąco. O I zobacz, teraz jak tutaj mamy fajnie cienie. I to jest fajne, no, super. słońce się przesuwa i Ty się też maty przesuwasz, tak. nie? Tak. Że raz, bo one tu za chwilę, za trzy godziny już słońce jest tam, już jest tam. I możemy, wiesz, stay, stay, stay, stay, stay, stay, nie? z tej strony, z tej strony, z tej, z tej, z czterech stron. To te, te takie parasolki co na, na rogu, amerykańcy tak rozkładają. Ja to chciałem, ale to nie pasuje hmm. do tego, co ja mam. No tak, bo w Australii takie, o jeszcze, że, naokoło, tak, że tak, na poło że robi taki no, my parasol. Nie ma, my nie możemy przez to, jak się otwiera, tak, namiast, tak wiadomo. Znaczy ja to mogę z tamtej strony zrobić, ale, ale po co, jak ja już mam tu... No, no tu nie. Jest tu jest kuchnia, centrum tu jest, domu. Tu jest, jest daszek. Dasz, tak. No dokładnie, tu po co. Mhm. Ja jest to jest wszystko ale... przemyślane, tu ale nie ma zbędnych to... sznureczków to ani patyczków. Ja potrzebowałem tylko małe extension to. Mhm. Jak deszcz pada, to, to wystawiam i to jest wszystko sucho. Mhm. Bo to jest pod namiotem. Tu jest taka rynienka, to to wszystko leci. Jedną nogę robię krótszą i wszystko leci. No, tak, musi być odpowiedź. No tak, to firmowe zabawki. Nie? no, to tak. nawet plandeki widzę, to są. To jest jakby no, komplet do namiotu. No. Jeszcze... <głos> to nie przeżyłoby. Jeszcze jedną musisz tu przynieść, zapinkę. Tu jeszcze musisz przypiąć. I popatrz, cały teraz już mamy, widzisz? W no. cieniu Świetnie. Także my was zaprosimy do siebie po zachodzie słońca. Dobrze. Albo do następnego auta. <głos> <głos> o kurna, ja teraz no teraz można żyć. No. Poli Megalo, megalo. No. Co, dla nas? Oj, to nie, my nie możemy... Prze... Well, we left it back You give it back? Really? No, no, of course we want it Thank... Możemy wziąć tą rybę, chodźcie chłopaki zabrać Serio? No. Piękna ryba they will come and take it. No, chodźcie No. Efkaristume Mepoli Taki karb, ale będziemy mieli ucztę dzisiaj. Tylko kto go zabije, to ja nie wiem. Będziemy ciągnąć, ciągnąć zapałki Wow. Nie właśnie. On pan mówi, że ją puści. Like no one wants to kill this fish. Puści, tak. No to puści. Nie, nie, nie, ja chcę nie. nie, to sobie kupisz, kurwa, puści. Let it go. Let it go. Lety go. Lety go. No Let it go! Zabijesz rybę? Yeah. Let it go. Let it go. No to rybka idzie. No nikt nie chce zabić rybki. Let it go. Czy, ale czy ona jeszcze będzie szła? Poszła? Oh. <laughs> <Brawo>. <laughs> nie. Po prostu do nas zapraszamy. To było kurwa, to po drodze. Bardzo dziękujemy za te cudowne dni. Bo super było za pijaństwo. Za rąbiście było. Kochana, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Cudownie było. Cudowny czas. Nie dostajemy się na no, zawsze. Ja wierzę, że się tak, jak się teraz nam udało spotkać, to się znowu spotkamy, no nie? Nie. Za wszystko. Bo Michał po prostu... O! Warto podróżować! Dzięki wielkie. No, fajnie, naprawdę. No, dziękuję. Jesteśmy w kontakcie. Ale się zobaczymy jeszcze. Wierzę w to, tak? Na pewno. Pa, pa. A, skąd, a skąd pomysł na to, żeby zrobić kanał? Żeby po prostu no, nie tylko nagrywać to dla siebie, ale Aha. żeby wiesz. Po prostu, przed wyjazdem, jakbyśmy wjechali przed wyjazdem. Bo jak ja powiedziałam takiej mojej najlepszej koleżance, że, taki nie mam, że on próbuje jego pomysł, nie, żeby tak zrobić To po prostu e, ona mi podesłała właśnie na YouTube Ja nawet nie wiedziałam, czy takie rzeczy są wiesz? Ja nigdy nie na YouTube, ja, ja na tylko, żeby tam e, coś, jak się coś zepsuło, jak coś naprawić czy coś. I ona mi podesłała taką dziewczynę, tam akurat ona samochodowała ja po prostu się tak tym zachłysnęłam i potem oczywiście tam YouTube ci to, to jakichś tam innych Osób. i tak zaczęłam obserwować te osoby i od razu wiedziałam, że po prostu ja to, to ja też chcę nagrywać, nie? Mm -hmm. Właśnie nagrywać znów dwóch Wiesz jest to taka fajna to dla nas jest, tak. nie? Bo przecież ja wtedy sobie fajnie to archiwizuję wszystko, Jasne. tą podróż, a też sobie myślę, skoro. Podzielić się nie, skoro ja miałam taką radość oglądania innych osób i też ile informacji, ja jako taka zielona żaba, nie? Przygotowując się do tego nowego życia, to dla mnie była taka kopalnia też wiedzy, nie? I tak sobie myślę, to też się tam przyda jakimś tam początkującym, nie? To, mówić. I mamy też taką parę właśnie z Polski, którzy e, m, teraz właśnie sprzedali rom, dom, czy dwa lata.. Czyli oni tak, zaraz właśnie na początku zaczęli nam kibicować, bo oni już to mieli w planie, jakby my byliśmy nagrani takim jeszcze dobitką taką do tego. Że dobrze robią. Tak, że dobrze robią, że tak trzeba i tak tego, nie? I tak tam z nią też jesteśmy w kontakcie. Nigdy żeśmy się na żywo nie widzieli, mhm. ale przez telefonie rozmawiamy. Tam, czy tam sobie piszemy i, e, i właśnie i sobie myślę właśnie to tak pani dlatego tam piszę tak samo na tym blogu no, na blogu to jest w ogóle inne rzeczy bo to tam taka serce mhm. ale jak widzisz to jest takie podwójne nie tak. że piszę e, takie jakby te um, turystyczne rzeczy nie że jakby czego mi brakuje nie czego mhm. mi brakuje jak ja szukam informacji to czego nie ma co ja uważam że powinno być a e, no i tam te swoje tam. Mm -hmm. co po prostu jest dla mnie. mega ważne, tak, to przelać tak, po prostu patrz, na papier tak, tak pomaga mi to mm -hmm. i to mnie tak też. Tam, tam, tam. ja nieraz się zryczę jak Bóg tam pisząc ale potem jakby właśnie wtedy czy taki proces jest oczyszczania